Nie widzę nic w tym złego, że dziecko przywłaszczy sobie jakiś drobiazg Jak odpowiesz na to pytanie z punktu widzenia idealnego policjanta? No, czy dzieci są takie nieświadome i nie ponoszą odpowiedzialności za to, co czynią? Czy jednak od kozika do rzemyka, od rzemyka do grzebyka i mimo wszystko trzeba by coś z tym fantem zrobić, podjąć jakąś akcję? Także. To pytanie może się pojawić na MultiPlusie, także jak masz jakąś sensowną odpowiedź, zrób to w komentarzu do tego wideo. Sam jestem ciekaw, jaka powinna być odpowiedź prawidłowa. Mówił Darek Kraśnicki, Twój Multiguru i do zobaczenia wkrótce.